Słowa Ewangelii według świętego Jana Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus Brat Twój zmartwychwstanie Rzekła Marta do Niego, Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, Tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Modlitwa jest skuteczna, jeśli tak można powiedzieć, wprost proporcjonalnie do naszej wiary. Modlitwa jest przecież relacją, w której naszego rozmówcę i jego słowa traktujemy poważnie. Wierzymy Słowu obietnicy Bożej i cierpliwie czekamy na jej spełnienie. Kiedy mam wiarę, to odchodzę z modlitwy z głębokim przekonaniem, że sprawa, którą powierzyłem Bogu, już została załatwiona a doświadczenie jej rezultatów jest tylko kwestią czasu. Marta miała to głębokie przeświadczenie, że jeśli poprosi Jezusa, to nawet jej zmarły przed czteroma dniami Łazarz wstanie na nogi i powróci do żywych. Chociaż oczekiwanie, że trup na nowo żyje jest niedorzecznością wbrew prawom natury i zdrowemu rozsądkowi, to możemy być pewni, że myślenie Boga jest dalekie od ludzkich wyobrażeń. Łazarz wstaje z grobu, bo jego siostra Marta zaufała właściwej osobie, uwierzyła i zaufała Jezusowi. W kim ja pokładam nadzieję? Komu ufam? Czy podobnie jak Marta buduje swoje życie na zaufaniu Jezusowi, na Jego obietnicy? Czy moja wiara przynosi dobre owoce, może są także w moim życiu przestrzenie, które od kilku dni, tygodni, a może lat są martwe? Czy powierzam Jezusowi moje życie? Czy oddaję Mu także moje grobowce?